No słuchajcie, dzisiaj yy, jednorazowy, myślę, że odcinek z światu płaskiego. i załóżmy, że jedna łapka w górę pod tym filmem i robię serię z Hardcora. Okej, okay, mamy tu gdzieś wioskę? Tam mamy wioskę, nice. Czy jest tu Kowal teraz? Pytanie. Kwiatki sobie zbierzemy, nie wiem po co. Jest tu kowal. Hmm. Chyba nie ma. Okej, okay. ale mamy golema. Zetniemy święte drzewo. Mam nadzieję, że wyraźnie, że nie będą wściekli z tego powodu. Chociaż jak tak patrzę bokiem, to oni mają drzeza i chyba nie za bardzo wiedzą o co chodzi. No ale <śmiech> jedziemy. Zetniemy sobie drzewko i dalej pobierzemy sobie z golema żelazo. Weźmiemy jeszcze bruk z tych domów, zlutujemy je i lecimy dalej. Także najpierw kilow. Jednorazowo, oczywiście, możecie. Przysyła... Możecie w komentarzach pisać pomysły na filmy, bo z tego co wiem, to one nie są wyłączone, nie? Są włączone. Eee, a tak, to jed... jedna łapka, w górę i robię, hard... serię z Co Mamy kaktusika? Nie, to jest kwiatek zwykły. Okej, okay. teraz zamieniamy to sobie na kamienne kierów? Nie, nie będzie nam potrzebny. Siekielka. O, to będzie nam potrzebne. Zlutujemy sobie dom, dom ten. Ze wszystkiego co cenne. Nawet z drewna. Okej, okay, lecimy dalej. Nikt tu się w tej wiosce nie chce solidować. Nikt nie ma żadnej profesji. Dobra, tyle nam wystarczy w zupełności. To mamy. O, golem. O! Dziękuję bardzo. ja, gdzie on leci? A um, tam. Ale wkurzony jest. No. Pyk, pyk i pyk, i pyk, i pyk. I pyk. Nie? Jeszcze? O ja cię wytrzymało, nie Bierzemy sobie to żelazo i spadamy w tą stronę. Cztery żelaza, o, nice. Nareszcie nie wypadło mi trzy. O, kolejna, kolejną wioskę, widzę. Tam już może... Tak, jest kowal, let's go. Mhm, mm dobra, jest kowal, nic ciekawego poza tym chyba nie ma. Drugiego kowala to też raczej nie ma. Jak jest kościół, sobie zrobimy domek w kościele, ale kościoła z tego co widzę to nie ma. Mam największego fowa. Ale oczywiście mogę to zmienić. I oczywiście w komentarzach nie musicie. Ok, nice. Złoto. Oczywiście w komentarzach nie musicie pisać y, konkretnie co do Minecrafta. Może być też z innych gier. Tutaj sobie upolujemy jedną krowę. Jeszcze konie na skórę. Hmm. Ta skoro nie leci skóra, ale teraz jakoś nie poleciała. Chyba że nie leci i zabijało mnie bez powodu. Wtedy byłoby słabo. Raz, dwa, trzy. No, dawaj koleżko. Dobra, mój komputer zaczyna szumieć, chociaż jest dopiero 12.1. I co my tu mamy jeszcze ciekawego? Co zrobimy sobie chestplate'a? O, nice. U kartografa coś na pewno będzie. A i na tej slajmie, ja kochajcie, jakie plugastwo. Załatwię ich mieczem, bo mieczem da się, jak są blisko, to da się kilku załatwić. Jest taki sweeping edge, ale połowa. Co my tu mamy? A, tylko chlebek. Chlebek sobie weźmiemy. Papieru nie bierzemy i ruszamy dalej we świat. Dobra, jest południe. Także luz. Jeszcze sporo czasu. Na super płaskim bardzo często się wioski y, robią. Szukam ciągle teraz miejsca, w którym mógłbym zamieszkać. Ale sobie nie wiem, ubijemy ma na przykład teraz. Jak powiecie, żeby kontynuować salę, to ja kontynuuję. No i yy, szkoda, że mam że mi się z... Cię muszę uciekać. Szkoda, że z... 23 mam teraz 22 subskrypcje. Nie wiem, co zawiniłem, ale... Tym, kto subskrybował, to po prostu możesz napisać w komentarze, że to jeszcze oglądasz, co zrobiłem źle, co to mogę naprawić, nie wiem, jakieś ciekawsze filmy. Staram się robić ciekawe filmy. Tyle, że nie za bardzo mam pomysły. Dobra, ale ich wyrolowaliśmy. Nie ma wioski. Rozwalimy sobie jeszcze kilka slajdów. Tak, myślę, że tak. O, tego dużego bierzemy. Chodź tu. Nie, z platformy 3 na 1 to one rzucają. W takim razie, chodź teraz. O, te chyba lecą na dwa hity z miecza. Ale już trzeba niżej zejść. One lecą chyba na dwa hity, zdaje się. Nie, na jeden nawet. O, łatwo z wami. Mój kolega, ten kolega, miał całkiem niedawno pierwszego Donate'a. Także gratuluję. Ja na razie o streamach nie myślałem, ale... Już mówiłem, komentarze są wasze, jak powiecie, że zrobić stream, to robię. Na początek może tak pół godziny, może 20 minut. W żadnej wiosce nie było pola. I to by było chyba na tyle z tego odcinka, ale na pewno jeszcze zrobię coś. pewno jeszcze zrobię z Super Płaskiego. Już się jak widać ktoś się poradził moją, moimi progami co do, co do armatki TNT, bo jak widziałem średni czas oglądania to Ile, ile jedzenia my tu mamy? Jak, jak widziałem, średni czas oglądania to y, 3,30. Bierzemy sobie salę mile. I w tym miejscu. O, tutaj dużo. Zasiejemy sobie drzewko. I w tym miejscu skończymy odcinek. Tylko obrócę go. I pójdę sam spać. No przepraszam, nie ale... masz Zeza. To by było na tyle z tego odcinka, więc... nie wiem, zrobię sobie screen. Oj, tak, ja zrobię sobie screen. Ten film trochę idiotycznie się pokrywa y, z moją głową, ale... nie wiem, niech tak będzie. Screen, jak zawsze i... Cześć! No, pamiętajcie, komentarze są Wasze.